Siemano. Siemano! Zapraszamy Was na kolejny odcinek naszych przygód. Zabierzemy Was do kilku wspaniałych miejsc. Zaczniemy od Osiecznej, później polecimy do...? E, do zamku w Rydzynie. Tak jest. I na koniec? Na koniec pojedziemy do Pakosławia, gdzie też jest piękny pałac i zalew jeszcze. To było. Dokładnie. Bądźcie z nami, ruszamy! Zapraszamy! Siemka. Jesteśmy w miejscowości Osieczna między Lesznem a Śrymem, niedaleko Poznania, bo to jest jakieś tak. 45 minut Dokładnie. od Poznania. I chcieliśmy Wam pokazać fajną atrakcję. Jest to event na skalę Polski. Tak. Są tutaj trzy wiatraki tego typu obok siebie. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy tak. e, najstarszy z nich jest z 1761 roku. No, co prawda, było ich mnóstwo na, na terenie Wielkopolskim, bo było ich tak. około 3000 w, da, w dawnych tam latach. A okre, w okresie międzywojennym doszła ta liczba do 1000? A na dzień dzisiejszy jest około 90, tak. z czego większość w opakanym stanie, więc naprawdę warto to zobaczyć. Tak. E, na chwilę obecną jest to zamknięte, bo część tych obiektów to jest prywatna. prywatna tak. Ale postaramy się Wam pokazać gminna. to, co możemy. Dokładnie. Halo, halo. Kolejny pit stop. Jesteśmy w Brydzenie. Niedaleko Leszna. Niedaleko Leszna, słuchajcie. I jest to taki piękny pałac tutaj w Rydzynie, zaraz odjeżdżając od rynku głównego. Jest to pałac, który został postawiony na sztucznej wyspie, zaraz o, zobaczycie, tutaj jest fosa i to jest sztuczna wyspa. XV-wieczny pałac, który został zaprojektowany przez włoskich architektów i idziemy się przejść wokół. Z dziedzińcem w środku, to jest taki twerefon i na środku jest dziedzinie Idziemy zobaczyć, chodźcie z nami. Słuchajcie, chciałam wprowadzić jedną korektę, bo to jest największy barokowy zamek w Wielkopolsce. W nie. Niesamowite kompleks po prostu budynków. patrzcie są warownie. Zaraz zobaczycie. Budki strażników. Tak, budki strażników. Tu jest brama główna, wjazdowa. Jest fosa też. I cały kompleks budynków poza tą bramą. Niesamowicie to wygląda. Idziemy zobaczyć. Sfinksy na wjeździe. fantastycznego. takie jaja. Normalnie nie dość, że tu jest pałac z tyłu tutaj ten cały kompleks pałacowy to jeszcze zanim jak przejdziecie jest ogromny staw i nie wiem w sumie w jakim on etapie był tutaj zbudowany teraz jest pusty, nie ma wody w nim ale jest olbrzymi, no zobaczcie Uuu, i parki dookoła mnie Grzesi i i nadal się ciągną więc wydaje mi się, że to całkiem Roztacza się, roztacza się całkiem konkretny tutaj kompleks parkowy. To Jestem po prostu... Powiem tak, brak słów. Jakie piękne są miejsca w Wielkopolsce, słuchajcie. Nie takie... trzeba nigdzie jechać i daleko. Perełki. Małe peryłki. Absolutnie. ja no jestem to tutaj jest pierwszy raz. Nie, ma, nie małe, bo to jest zamek. Tak? Idziemy dalej tą drogą. Parki do zamku. Jest pięknie. Park zamkowy. Przed Wami pomnik Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski, który nomen omen rezydował właśnie tutaj, w zamku w Rydzynie. I było to tak naprawdę ostoją różnych działań i dyplomacji europejskiej ze strony polskiej. A jeszcze taki detal odnośnie architekta, który zaprojektował ten wspaniały kompleks zamkowy. Był to Pompeo Ferrari Zmarł w marcu 1776 roku eee, i był rzymianinem, ale właśnie możemy dzięki niemu podziwiać ten wspaniały zabytek kultury. Jesteśmy teraz w Pakosławiu. Pakosław to jest niedaleko miejsca e, rodzinnego domu Grzesia, w słupi kapitulnej. I zobaczcie, taki piękny pałac tutaj stoi, który datuje się do roku 1791. Taki ciekawy ród, który się nazywa Awdańców tutaj przyszedł na tę ziemię i, i zagarnął ziemię południowej Wielkopolski. Przyszedł właśnie też tutaj. I pod ich, e, jakby to powiedzieć, rządem bardzo rozwinęła się tutaj okolica e, jeżeli chodzi o, o, o targi, o jakiś handel i itd. E, więc bardzo ciekawa historia okolicy e, i później e, właśnie w 1791 roku e, zaczął powstawać ten pałac na, na tak naprawdę ziemiach dawnego muru czy wału obronnego, jakiejś tam fortyfikacji. Jesteśmy teraz tutaj, będziemy oglądać. nad zalewem w Pakosławiu, który powstał e, jakoś około 15 lat temu. E, jest to dość duży zbiornik wodny, retencyjny, e, chroniący przed powodzią e, okolice tutaj. I idziemy na spacer. I tak. Jest to również teraz oczywiście ośrodek rekreacyjny, jest plaża i atrakcją jest 80-metrowe drewniane molo. Zobaczymy czy je Zobaczymy. znajdziemy. Molo. Dobra że i Luisia wskakują na 80-metrowe molo na zbiorniku, a tutaj, możecie zobaczyć, są przebieralnie, to jest nad Zalewem, bistro, no i tam z tyłu jest parking i te rzeźby takie drewniane, co Wam pokazywaliśmy. Heja. Hej! Dziękujemy Wam, że byliście z nami i zwiedziliście z nami rydzyny. Błogosław i zbiornik w Tak. Zapraszamy Was na kolejne vlogi. Zawsze w sobotę. Będziemy się tego trzymać. Tak. Komentujcie, subskrybujcie. I zapraszamy ponownie. Zapraszamy Was. Trzymajcie się. Cześć. Pa!